Czy warto, abyś zmienił WOMP, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy po kolejnym skierowaniu Cię na badania za jazdę po alkoholu? Dzień dobry Panie Doktorze, na wstępie mojego listu chcę zaznaczyć, iż oglądam Pana kanał, nie ma prawie od dwóch lat, także w pewnym sensie robię za konkurencję różnym yy, komercyjnym telewizjom. Sprawa dotyczy prawa jazdy, oczywiście zabranego i to nie po raz pierwszy. Prawko miałem zatrzymane w 2007 roku na okres jednego roku i to prawo jazdy mi oddano, ale zrobiłem psychotesty i badania lekarskie i nie ma się czym tu chwalić. W 2014 Ponownie straciłem prawko za większy wybryk, był to wypadek, skasowałem samochód, jechałem sam, ale nikt inny nie ucierpiał. Dostałem wtedy skierowania na psychotesty i badania lekarskie, których nie zrobiłem. Mam zamiar zrobić je teraz w 2018 roku, ponieważ wtedy kończy mi się zakaz i przystąpić do ponownego egzaminu. I moje pytanie to mianowicie Jakie mam szanse na zaliczenie badań w WOMP, jeżeli wcześniej już takie przechodziłem w moim powiecie? Zależy mi na tym, aby zdobyć to prawo jazdy, ponieważ potrzebne jest mi ono do normalnego funkcjonowania. Myślę, że może mi Pan udzielić kilka prostych rat i odpowiedzi na moje pytanie. I dodam, że skierowania z Policji posiadam. No, odpowiadając na to pytanie mojemu widzowi, a być może i Tobie. Jestem realistą, więc w WOMPie, którym już się widz się badał, będą go traktować jak recydywiste, ze wszystkimi tego konsekwencjami. No, jakimi konsekwencjami? Zastanów się nawet nad zwykłym jakimś przestępstwem. No, pierwszy raz mogło się coś tam każdemu zdarzyć, ale po raz kolejny to jest recydywa i niestety walą wtedy z grubszej rury zmiana womp na jakimś innym województwie ma dla tej osoby sens Chociaż uczciwie nie twierdzę, że automatycznie oznacza to przejście badań z wynikiem pozytywnym. Warto poszukać jakiegoś sensownego womp no, trudno mi powiedzieć które wąpy są fajne, które nie Na pewno ten Wrocławski, który znam jest taki w miarę pozytywny wobec ludzi, aczkolwiek Znam wiele osób, które niestety w tym Wąpie oblały. W każdym razie przepis pozwala Ci na wybranie Wąpu zgodnego z miejscem zamieszkania. A o ile pamiętam, każdy mieszkać sobie może tam w tej chwili, gdzie chce, w dowodzie osobistym, często nawet nie ma adresu zameldowania, a niektóre osoby, i widziałem takie prawa jazdy, w ogóle nie mają miejsca zamieszkania, czyli po prostu jest tylko jakaś tam kreska, czy w ogóle nie ma nic. I co powinieneś wtedy zrobić, jak chcesz zmienić taki WOMP? Zadzwonić do WOMP-u, że tak powiem, Twojego wyboru, umówić się tam na badania, oczywiście umówienie na badania polega też na wpłaceniu jakiejś tam Kwoty pieniężnej, po prostu zabukowaniu terminu. No i życzę w takim przypadku powodzenia. Oczywiście, wszystkie zasady przygotowania się, o których mówię w moich innych filmach, są aktualne, czyli jakiś tam okres abstynencji, sprawdzenie badań wotrobowych, cukru i tak dalej, i tak dalej, żeby jakaś tam choroba nie wyskoczyła nagle jak z kapusty. Myślę o schorzeniu, które Cię do prawa jazdy dyskwalifikuje. Także Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak jesteś świeży na moim kanale, nie tak jak mój widz, który odgląda mnie od dwóch lat, zasubskrybuj klikając w to kółeczko. Natomiast, yy, masz tutaj jeszcze filmik o podobnej tematyce, też o wybieraniu WOMP-u do badań lekarskich kierowców za jazdę po alkoholu.